Dziękuję bardzo. Panie Rektorze, Szanowni Państwo, proszę o wystąpienie następujących osób, które w procedurze rekrutacji uzyskały najlepsze wyniki. Pani Marta Bodecka, Pani Iwona Nowakowska, Pan Karol Szymczak. Wszystkich Państwa proszę o powstanie i proszę o wszystkich doktorantów, którzy są na sali, oprócz tych, którzy są przed nami o powtarzanie tekstu ślubowania. Świadomo tradycji Akademii Pedagogii Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej oraz obowiązków członka społeczności akademickiej ślubuję uroczyście. Dążyć do prawdy jako podstawy wszelkiej nauki. Zdobywać wytrwale wiedzę i umiejętności. Z najwyższą starannością prowadzić badania naukowe oraz spełniać obowiązki dydaktyczne. Przestrzegać norm, zasad współżycia i zwyczajów akademickich. Dbać o dobre imię Akademii i godność doktoranta. Dziękuję bardzo. Proszę Pana Rektora. Profesora Kwiatkowskiego o uroczyste pasowanie na doktoranta i proszę Panią Przewodniczącą Samorządu Doktorantów, Panią Aleksandrę Drążkiewicz o przyznanie odznak PS Proszę Państwa o zajęcie miejsc. Dziękuję Panu Rektorowi.